Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Osoba Jezusa Chrystusa wywołuje skrajnie różne emocje. Kiedy Herod dowiaduje się o narodzinach Mesjasza, ogarnia go przerażenie. Herod, chociaż kreuje siebie na wielkiego i silnego monarchę, tak naprawdę jest człowiekiem bardzo zalęknionym. Do tego stopnia, że staje się niewolnikiem swoich lęków i obsesji. Będąc już wiekowym człowiekiem, Ciągle boi się, że ktoś odbierze mu jego tron i władzę. Ten strach tak mocno nim włada, że Herod morduje większość swoich potomków, czyli własnych następców, podejrzewając ich o spisek. Lęk niesie niewolę, agresję i przemoc. Zgoła odmienna jest postawa mędrców ze wschodu. Widząc gwiazdę, ruszają w długą drogę, aby oddać chwałę władcy całego stworzenia. Nie boją się niczego, ale z narażeniem własnego życia udają się w niebezpieczną podróż. Nie poddają się, pomimo swego rodzaju porażki. Spodziewali się przecież ujrzeć nowonarodzonego króla w pałacu Heroda, a jednak tam go nie znaleźli. Kiedy zobaczyli wreszcie małe dziecię położone w żłobie, którego dwór nie tworzą dostojnicy królewscy, ale wół i osioł, ogarnia ich ogromna radość. Mędrcy doświadczają spotkania z Bogiem w prostych, małych znakach. Mają otwarte serca, dlatego są w stanie uznać i uczcić Króla Wszechświata. Herod ma serce zamknięte, dlatego oknuje podstęp, którego ofiarą padają niewinne, bezbronne dzieci. Ewangelista notuje, że mędrcy inną drogą wrócili do swego domu. Każdy, kto prawdziwie w swoim życiu spotyka Jezusa, nie wraca już tą samą drogą. Poznawszy Tego, który jest drogą, prawdą i życiem, rozpoczyna nową drogę. Już nie po omacku, ale kierowani przez nową gwiazdę, którą jest nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus.